Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o bramce SMS, którą możesz dodać jako jeden z elementów swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Bramka SMS na schemacie centrali to element mający za zadanie dokonanie automatycznej wysyłki wiadomości SMS o dowolnej, ustalonej treści w momencie, kiedy połączenie trafi na ten element na schemacie. W ten sposób zautomatyzujesz wysyłkę wiadomości SMS po natrafieniu na ten element. Możesz wysłać np. informację o połączeniu do Twoich konsultantów lub wiadomość dla klienta z komunikatem z Twojego systemu np. o statusie zamówienia. Pokażę Ci teraz jak dodać bramkę SMS do schematu. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element w bramka SMS. Rozpocznij od wprowadzenia opisu elementu, czyli dowolnej przyjaznej nazwy tego elementu, co pozwoli odróżnić go na schemacie. Następnie wybierz pole nadawcy. Możesz wybrać losowy numer, jeden z posiadanych numerów komórkowych lub własne pole nadawcy. Klikając ikonkę plusika możesz złożyć wniosek o własne pole nadawcy. Zdecyduj również z jakim opóźnieniem wiadomości mają być wysyłane. Pozostawienie wartości 0 spowoduje wysłanie wiadomości natychmiast po natrafieniu na ten element na schemacie. W kolejnym kroku wprowadź numery odbiorców, np. numery konsultantów, jeśli chcesz poinformować ich, gdy połączenie trafi na ten element. Jeśli chcesz, aby wiadomość była wysyłana do osoby dzwoniącej, zaznacz checkbox przy Wyślij wiadomość również do osoby dzwoniącej. Aby uniknąć sytuacji, w której jedna osoba otrzyma kilka SMS-ów, w przypadku kilkukrotnego natrafienia na ten element podczas połączenia, zaznacz checkbox przy Wyślij tylko jeden SMS w ramach jednego połączenia. Przejdźmy teraz do sekcji, w której możesz opracować treść wiadomości. W przypadku stałej treści wiadomości możesz wybrać z listy przygotowany wcześniej szablon, jeśli takowy posiadasz, lub prowadzić nową treść. Dodatkowo istnieje możliwość powiązania tego elementu z API i dodania treści wiadomości wskazanej przez Twój system przy pomocy komunikacji API. W tym celu określ metodę komunikacji wybierając z listy metodę POST lub GET, podaj adres URL API, pod którym centrala ma się komunikować z swoim systemem, określ czas oczekiwania centrali na odpowiedź Twojego systemu oraz wybierz strukturę odpowiedzi, jaki ma oczekiwać centrala. Przy każdym żądaniu wysyłanym z centrali do Twojego API, centrala ma możliwość przekazania kilku dodatkowych parametrów, takich jak From Number, czyli numer telefonu, z którego dzwoniono do Ciebie, To Number, czyli numer, na który dzwoniono do Ciebie, oraz Call ID, czyli identyfikator połączenia. Jeśli chcesz dodać inny stały parametr, który będzie przekazywany przy każdym żądaniu, możesz skorzystać z własnych pól. Następnie możesz także zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat wiadomości SMS oraz sposobu liczenia ilości znaków w nich zawartych. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów zapisz element klikając zapisz ustawienia. Następnie połącz bramkę SMS z innymi elementami na schemacie, np. Na jako kolejny element po menu IVR oraz z numerem wewnętrznym dedykowanego konsultanta po wysłaniu wiadomości. I to już wszystko. Wierzysz, co to jest bramka SMS na schemacie centrali oraz jak dodać ten element. Jeśli struktura Twojej firmy jest bardziej rozbudowana stosując również inne dostępne elementy możesz stworzyć schemat bardziej skomplikowany, a zarazem odpowiednio dopasowany do Twoich potrzeb. Zachęcam Cię do obserwowania naszego kanału na IG, aby nie ominęły Cię kolejne filmy, w których omówimy inne dostępne funkcje wirtualnej centrali TeleCube.